W baszu mamy dostępne dwa podstawowe rodzaje pętli, for i while. Pętla for jest podobna do pętli pythonowej. Tu również mamy for i jakaś zmienna in lista obiektów. Tylko, że tutaj tej listy nie zapisujemy w nawiasach kwadratowych i elementów nie rozdzielamy przecinkami, tylko wymieniamy tu elementy rozdzielające spacjami i kończymy średnikiem lub znakiem nowej linii. Następnie używamy słowa kluczowego do, które rozpoczyna blok instrukcji wykonywane w ramach pętli. Blok ten kończymy słowem kluczowym dan. Jeżeli jako listę podamy na przykład gwiazdkę, a wiemy, że bash pod gwiazdkę podstawia wszystkie pliki nieukryte z bieżącego katalogu, to pętla taka będzie przebiegała po nazwach tych plików. Oczywiście nie musimy stosować samej gwiazdki. Możemy użyć dowolnej ścieżki zawierającej jakieś znaki uogólniające i przechodzić na przykład, po plikach z wskazanego katalogu lub z wskazanym rozszerzeniem. Jeżeli chcemy iterować po zakresie liczb całkowitych, to podobnie jak w Pythonie mieliśmy range. Tutaj mamy sek, który zwraca nam liczby całkowite z podanego zakresu. Przy czym w przypadku seku podawany przedział jest obustronnie domknięty, czyli pętla wykona się także dla obu krańców przedziału podanych do seku. Możemy też podać krok iteracyjny, ale jest on tutaj drugim, a nie trzecim argumentem. Należy zauważyć, że second musi być podany w ramach backticks lub operatora pojedyncze nawiasy okrągłe. Wynika to z faktu, iż są zwykłym programem, który musi zostać uruchomiony, a jego standardowe wyjście podstawione w danym miejscu. Bash pozwala na stosowanie pętli FOR w stylu C z użyciem podwójnych nawiasów okrągłych, jednak jest to składnie rzadko spotykane. Drugą pętlą dostępną w Bashu jest pętla while, która działa tak jak typowa pętla while. Wykonuje swój kod, dopóki warunek jest spełniony. Po słowie kluczowym while i rozpoczynającym występuje warunek, zakończony średnikiem, po którym występuje blok kodu związany z pętlą ujęty pomiędzy słowami kluczowymi do i dan. Warunek określony jest przy pomocy komendy, która zostanie uruchomiona i będzie sprawdzony jej kod powrotu. Jeżeli zakończy się sukcesem, zwróci zero, to warunek jest spełniony. Jeżeli zwróci coś niezerowego, to warunek jest niespełniony i pętla się zakończy. Warunek może być zanegowany poprzez użycie wykrzyknika, wokół którego muszą być spacje, co jest szczególnie wygodne, jeżeli sprawdzamy kod powrotu jakiegoś programu, a nie zwykły warunek realizowany komendą test lub nawiasami kwadratowymi. Chyba najczęstszym zastosowaniem pętli while w baszu jest czytanie pliku linia po linii. Możemy wykorzystać do tego komendę read, która wczytuje pojedynczą linię ze swojego standardowego wejścia i zapisuje ją do zmiennej o nazwie przekazanej jako argument. Jako że czyta on na jedną linię, to aby móc przeczytać wiele linii używamy pętli while. Pętla ta zakończy się, gdy read zwróci niezerowy od powrotu na skutek końca danych w czytanym pliku lub strumieniu. W przykładzie widocznym na ekranie przy pomocy konstrukcji while read sprzeczytaliśmy plik resolve.conf przekazany na standardowe wejście pętli while. Jeżeli do polecenia read przekażemy kilka nazw zmiennych, to dokona ono podziału czytanej linii na pola i kolejne pola zapisze do kolejnych zmiennych. W ostatniej zmiennej znajdzie się pozostała część linii. Domyślnym separatorem używanym do podziału linii na pola jest dowolny ciąg białych znaków, spacji lub tabulatorów. Separator ten możemy zmienić przy pomocy zmiennej IFS, tak jak jest to pokazane na ekranie. Warto zauważyć, że w wywołaniu echo dodaliśmy cudzysłowa, co jest ważne dla poprawnego wypisania wartości zmiennej C. Ustawiając IFS należy pamiętać o przywróceniu wartości domyślnej poprzez usunięcie tej zmiennej, komenda UNSET, bo późniejsze działanie różnych poleceń z ustawianym tym separatorem na wartość inną niż domyślna może nas zaskoczyć. Jako, że pętla WHILE bardzo często używana jest w powiązaniu z przekierowaniami strumieni, trzeba w tym miejscu zwrócić uwagę, że przekierowanie standardowego wyjścia na standardowe wejście odbywa się między dwoma różnymi procesami. Zatem w konstrukcjach typu WHILE READ pętla WHILE może być uruchamiana w procesie potomnym obecnej powłoki. Efektem czego będzie to, że w tych przypadkach wykonywane modyfikacje zmiennych wewnątrz takiej pętli nie będą widoczne poza nią. W baszu mamy dwa typy instrukcji warunkowych, IF oraz CASE. Instrukcja IF rozpoczyna się słowem kluczowym IF, po którym występuje warunek zakończony średnikiem, tak samo jak w przypadku pętli while oceniany jest kod powrotu polecenia pełniącego rolę warunku. Następnie występuje słowo kluczowe den rozpoczynające blok kodu związany z instrukcją if. Blok ten kończy się słowem kluczowym fi. Podobnie jak było to w Pythonie, instrukcja ta może posiadać blok else oraz bloki elif, tak jak pokazano na ekranie. Instrukcji if możemy także użyć do wyrągowego wykonywania jakichś instrukcji w zależności od wyniku działania innego polecenia. W pokazanym przykładzie używamy polecenia grep, aby sprawdzić czy pierwszy argument przekazany do skryptu występuje w pliku pass.wd. Standardowe wyjście i wyjście błędu grep przekierowane jest do dev 0, aby grep jedynie zwracał kod powrotu nie wypisując nic na ekran. Jeżeli grep zakończył się sukcesem, czyli znalazł szukany ciąg znaków w pliku www., to wypisujemy odpowiedni komunikat. Rolę instrukcji if może pełnić także poznany już podwójny ampersand służący do łączenia poleceń w taki sposób, że kolejne wykonywany jest tylko gdy poprzednie zakończyło się sukcesem. Warunek w if może być zanegowany z użyciem wykrzyknika. Jako równoważnik takiego zapisu możemy użyć dwóch pionowych kresek do łączenia poleceń. Drugie wykona się tylko gdy pierwsze zawiodło. Drugi typ instrukcji warunkowej to case. Działa on trochę podobnie jak switch z C, jednak w odróżnieniu od niego nie operuje na liczbach, tylko na napisach. Konstrukcja rozpoczyna się od słowa kluczowego case, po którym występuje jakaś wartość, typowo zmienna, która będzie dopasowywana do poszczególnych przypadków. Po niej występuje słowo kluczowe in, którym rozpoczynamy wymienianie poszczególnych przypadków. Każdy taki przypadek zaczyna się od podania wartości, która będzie porównywana z wartością zmiennej podanej przed in, po czym następuje prawy nawias okrągły i instrukcje związane z danym przypadkiem rozdzielane są od siebie średnikami lub znakami nowej linii, a zakończone podwójnym średnikiem. Wartość może być podana też w cudzysłowach lub bez nich, chyba że musimy zabezpieczyć w niej jakieś znaki specjalne. Możemy podać też kilka wartości rozdzielając je pojedynczą pionową kreską. Wykonany będzie pierwszy w kolejności z pasujących przypadków. Gwiazdka często używana w ostatnim przypadku oznacza dowolne pasowanie, czyli przypadek wykonywany domyślnie, gdy inne nie pasują. Tak jak blok else. Całość konstrukcji kończymy słowem kluczowym esak, czyli case spisanym od tyłu. Bash, jak każdy porządny język programowania, pozwala także na definiowanie funkcji. Definicja funkcji w bash rozpoczyna się od podania nazwy funkcji następnie zawsze następują puste nawiasy okrągłe. Nawet jeżeli funkcja będzie przyjmowała argumenty, te nawiasy są puste. Nigdy nie wpisujemy tutaj listy argumentów. Następnie w ramach nawiasów klamrowych wpisujemy treść funkcji, czyli instrukcje, które mają być wykonywane przy jej wywołaniu. Kolejne instrukcje oddzielamy średnikami lub znakami nowej linii. Szczególną uwagę należy zwrócić na spację lub nową linię po otwierającym nawiasie klamrowym i średnik przed zamykającym nawiasem klamrowym. Wywołanie funkcji odbywa się bez nawiasów, tak samo jak każdego innego programu czy polecenia wbudowanego. Po prostu podajemy nazwę funkcji, która ma zostać uruchomiona. Funkcja może przyjmować argumenty pozycyjne i do argumentów pozycyjnych odwołujemy się dolar numer argumentu, czyli dolar pierwszy argument, dolar drugi argument i tak dalej. Odwołania te odbywają się tak samo jak do argumentów skryptu. Wywołanie funkcji z argumentami wygląda jak wywołanie dowolnej innej komendy z argumentami. Po prostu po nazwie funkcji podajemy od rozdzielane spacjami od niej i od siebie argumenty. Nie używamy tutaj nawiasów. W przypadku funkcji także $hash i $maupa działają tak samo jak w przypadku skryptów i udostępniają odpowiednią liczbę oraz listę wszystkich argumentów. $maupa może być użyta, aby przejść pętlą for po wszystkich argumentach, przy czym dla poprawnej obsługi argumentów zawierających np. spację powinna być ujęta w cudzysłowa podwójne. $hash jest często używany w skryptach i funkcjach do sprawdzenia czy została podana wymagana ilość argumentów, a jeżeli nie to do wypisania krótkiej instrukcji obsługi i zakończenia działania. Widzimy to w przykładzie pokazanym na ekranie. Warto to robić nawet w skryptach tworzonych wyłącznie na własne potrzeby, bo ułatwia to ich późniejsze używanie. Użyta instrukcja `return` kończy działanie funkcji zwracając podaną do niej wartość jako kod powrotu. Na poziomie skryptu takie działanie ma instrukcja EXIT. Należy jeszcze wspomnieć o poleceniu SHIFT, które zdejmuje, usuwa podaną do niego liczbę argumentów, domyślnie 1. Przydatne jest to zwłaszcza w przypadku funkcji przyjmujących nieokreśloną ilość argumentów, gdzie kilka początkowych ma jakieś znaczenie. Na przykład pierwszy argument określa operację, a kolejne określają pliki, na których ma być wykonana. Taką sytuację demonstruje widoczny na ekranie przykład. Oczywiście przed startem pętli warto by sprawdzić, czy operacja podana w pierwszym argumencie jest obsługiwaną operacją, a jak nie, to wypisać odpowiedni komunikat. Po użyciu shift zmienia się oczywiście nie tylko wartość dolar małpa, ale też wszystkich zmiennych związanych z argumentami. $1 zwraca to co wcześniej zwracał $2, $h zwraca wartość mniejszą o 1 i tak dalej. Omawiając funkcję warto też wspomnieć o możliwości grupowania poleceń bez definiowania funkcji. Może użyć do tego nawiasów klamrowych, dokładnie tak samo jak przy definiowaniu funkcji z tymi samymi wymogami dotyczącymi spacji średników lub nawiasów okrągłych. Instrukcje podane w nawiasach klamrowych będą wykonywane w bieżącej powłoce basza, czyli mogą modyfikować zmienne. Polecenia podane w nawiasach okrągłych będą wykonywane w podpowłoce, czyli ustawione lub zmodyfikowane w nich zmienne nie będą widoczne po zakończeniu bloku. Grupowanie poleceń jest przydatne np. w celu grupowania ich przy używaniu operatorów łączenia poleceń w oparciu o kod powrotu z użyciem podwójnego ampresenda lub podwójnej pionowej kreski, a także w celu przekazania standardowego wyjścia wielu poleceń w ramach jednego strumienia. Warto zauważyć, że jeżeli użyjemy przekierowania strumienia, to nawiasy klamrowe zachowały się jak nawiasy okrągłe. Jest to przypadek analogiczny do omawianego przy pętli while.